Czy jak masz wadę wzroku minus 10 dioptrii to masz szansę na prawo jazdy zawodowe? Zapytanie mojego widza, witam serdecznie, mam na imię Jan, mam 25 lat i mam bardzo dużą wadę wzroku, na lewe oko około minus 10 dioptrii, ja na przykład mam tylko minus 3,75 i ledwo co widzę na prawe minus 7, niestety problem jest taki, że wzrok co dwa lata pogarsza mi się około z 0,25 do minus pół dioptrii. Chciałbym się w tym roku zapisać na prawo jazdy kategorii C, ponieważ jest to moim marzeniem i poza problemem ze wzrokiem, nie mam żadnych przeciwwskazań. Jaka jest szansa, że pozytywnie przejdę badania lekarskie i ewentualnie co zrobić, aby je przejść i czy tak duża wada wzroku dyskwalifikuje mnie jako przyszłego kierowcę zawodowego? Pozdrawiam. No, odpowiem tutaj krótko. Najpierw cytując ci normę z rozporządzenia. Yy, korekcja okularowa z soczewkami kontaktowymi wewnątrzgałkowymi, pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji i dopuszczalna korekcja jest w granicach plus minus 8 dioptrii, czyli plus minus 8 to jest nieco mniej niż minus 10, więc norma tutaj pod żadnym pozorem yy, nie jest spełniona. A swoją drogą, tak, yy, wydaje mi się, że ten widz jakiś czyni mało roztropny wybór swojej ścieżki kariery, kiedy wada wzroku mu postępuje. Kursy kosztują, kierowca 40 tonowego tira musi widzieć jak Sokół, prawda, mieć sokoli wzrok, a nie coś tam widzi, nie widzi, potem się jakieś nieszczęście stanie i yy, że tak powiem, utraci y, możliwość wykonywania zawodu na zawsze. Także na tym kończę. Jeżeli Ty jesteś kierowcą z jakąś taką graniczną wadą wzroku y, minus 8, minus 7,5, czy plus 8, plus 7,5 y, napisz jak, jak ci się jeździ, czy rzeczywiście jest to duży problem, czy masz może korekcję z soczewkami, i to jest fajnie, prawda? Także chętnie usłyszę twoją opinię w tym temacie